Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem Medycyny Pracy z Wrocławia I w tym wideo podejmę temat daty podjęcia pracy po badaniu kontrolnym Szczególnie mi chodzi o taką datę, kiedy powiedzmy zwolnienie kończy się nieco później Zwolnienie lekarskie kończy się nieco później niż badanie kontrolne I zapytał mnie internauta w zasadzie pewien czas temu i wtedy, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, co mam za bardzo odpowiedzieć. Mam takie pytanie, czy lekarz orzecznik wystawiając zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu kontrolnym, wystawiając zaświadczenie po chorobie ponad 30 dni, powinien wpisać to zaświadczenie, że jest to badanie kontrolne, od kiedy pracownik jest zdolny do podjęcia pracy. przykład Pracownik miał zwolnienie lekarskie do 31 lipca 2014. Otrzymał od lekarza prowadzącego wypis do pracy od 1 sierpnia, od pracodawcy otrzymał skierowanie do wykonania badania kontrolnego i zgłosił się do lekarza 29 lipca 2014. Nie pamiętam, czyli zgłosił się tutaj raz, dwa, praktycznie dwa dni. Przed końcem zwolnienia lekarz wystawił zaświadczenie lekarskie nie zaznaczając, że chodzi o badanie kontrolne. Nie wpisał daty od kiedy pracownik jest zdolny do pracy. Po zwróceniu uwagi stwierdził, że zaświadczenie wystawione jest zgodne z rozporządzeniem, a data zdolności jest datą wystawienia zaświadczenia. Pracodawca powinien przyjąć sobie datę zdolności do pracy jako datę wystawienia zaświadczenia lub następny dzień po zakończonym zwolnieniu lekarskim. Myślę, że lekarz nie ma racji ale jak mu to odowodnić, że jeśli twierdzi, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będzie nic wypisywał więcej na wystawianym chyba zaświadczeniu. Problem o tyle mnie zaciekawił, że miałem takie przypadki w przychodni i nigdy nie było problemem, że jak wystawiłem, powiedzmy, zdolność powrotu do pracy tam dzień wcześniej, żeby pracodawca tam robił jakieś Ceregiele, ale widać tutaj, że coś tam... Jakiś problem pracodawca z pracownikiem malu, pracownik z pracodawcą. No i wtedy, kiedy to było wystawiane w 2014 roku, rzeczywiście na zaświadczeniach lekarskich nie było nic napisane, jaki to jest rodzaj badania lekarskiego. Od 2015 roku poprawiono to. Widać teraz, że jest to badanie wstępne może być okresowe może być kontrolne, no i patrzmy dalej czy idzie coś zrobić z, tym, z tą datą wypisania, datą rzeczywistego powrotu do pracy. No jest tutaj widzisz Wrocław Data, jest pieczątka, no tutaj zrobiono takie miejsce na uwagi lekarza, czyli być może przy badaniu kontrolnym lekarz ma jakieś prawo wpisać wpisać, że powiedzmy no, tenże dżentelmen ma wrócić do pracy dwa dni po badaniu kontrolnym czy w jakimś innym terminie. No, no, trudno mi powiedzieć czy tak powinno być czy nie, ale teoretycznie taka możliwość istnieje. No, pytanie co jeżeli ktoś się nie zgadza z tym, jeżeli lekarz wypisał tylko datę wystawienia orzeczenia lekarskiego, a powiedzmy, pracownik, osoba badana lub pracodawca się z tym nie zgadza, że, że, że powinien wrócić wtedy, a nie wtedy. No, teoretycznie mogą się odwołać, tutaj masz yy, miejsce, gdzie te odwołania mogą nastąpić, instytucje, przepraszam, gdzie te odwołania można wnieść, prawda, Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, jedno to co powtórzę, nawet jeżeli tutaj ustawodawca jakoś tego dokładnie nie określił, to wydaje mi się, że tutaj najbardziej właściwa jest data wystawienia tegoż to orzeczenia lekarskiego. No i można sobie wtedy zadać teoretyczne pytanie, prawda, czy to... Orzeczenie lekarskie dopuszczające do pracy, na podstawie przepisów kodeksu pracy, jest równoznaczne z tym orzeczeniem zwolnienia lekarskiego, czyli czasowej niezdolności do pracy. Rozważania są bardzo teoretyczne, jak jest w praktyce, to możesz napisać w komentarzu poniżej tego wideo. Jeszcze raz mówię prywatnie, według mnie problem jest to, że pracodawca robi na złość pracownikowi lub odwrotnie i tak go nie może przyjąć przed końcem zwolnienia lekarskiego przed końcem czasowej niezdolności do pracy wystawionej na druku ZUS ZLA a jeżeli nawet lekarz go dopuszcza orzeczeniem lekarskim do celów kodeksu pracy no to i tak ten pracownik do pracy przyjść nie może bo wyklucza go inny dokument Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia na temat tego wideo Koniecznie Cię zapraszam do komentarza pod tym filmikiem. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz medycyny pracy. Tutaj masz numer telefonu do mojej rejestracji. Koniecznie też wpadnij na moją stronę internetową badania lekarza medycynypracy.com lub kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Bye bye i do zobaczenia w kolejnym wideo.